Lepiej, Lepiej żyć, będziemy. żyć będziemy! Lepiej żyć będziemy. Zus kruz wat! To twój brat! ZUS lat! To twój brat! Gdzie jesteś? Jestem w taki badra. Westawy przedsiębiorcy! Zus kruz wat. Nie wiem jak się nie opuści. No chyba, że nam pomożecie. Pomóżcie nam. Chyba inicjatywa pod, zbierania podpisów pod likwidacją Pi. Jest inne, lepsze rozwiązanie. Jest inne, lepsze rozwiązanie, prostsze, tańsze. Tutaj nasza koleżanka zbiera podpisy. Zapraszamy. Sprawa jest ważna. Sprawa jest ważna. Dajemy głos muzykom. Muzykom, ludziom przedsiębiorczym, ludziom z inicjatywą, ludzi, którzy się nie wstydzą. Nie wstydźmy się też złożyć podpisy pod naszą inicjatywą. To nie boli. To nie boli, tak jak głos na wyborach. Głos na wyborach nie boli. Idźmy na głosowanie. Jestem w Zielonej Górze, 30 kwietnia 2015 rok. I przy okazji jakiś, tak powiem, wiec poparcia, a w zasadzie wiecych poparcia dla jednej z partii politycznej kandydata biorącego niedługo udział w wyborach. Filmował Darek Leśnicki z Wrocławia.